Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, no dzisiaj y, będziemy transmitowali we dwóch, a mianowicie tutaj z moim trzymiesięcznym synkiem Stasiem. No niestety nie miałem kogo z nim zostawić, znaczy jego z kimś zostawić, bo żona tam wzięła drugie dziecko, y, coś tam załatwić, no i y, ponieważ hangout jest hangoutem, czas jest no, ustalony, czas został ustalony, co po prostu Stasio musi tutaj mi trochę potowarzyszyć. I jak już jestem, to po pierwsze odpowiem tutaj na pytanie Pauliny na czacie. Dzień dobry, panie Darku. Czy kategoria A prawa jazdy, czy na kategoria A prawa jazdy jest obecnie wymagane widzenie stereoskopowe? No muszę Cię pocieszyć, że nie jest wymagane już od pewnego czasu, od paru lat. Pocieszę też kierowców ciężarówek i kierowców autobusów, że prawko kategorii, przepraszam, widzenie stereoskopowe, czyli widzenie obuoczne nie jest wymagane też na te kategorie, co nie oznacza, że jakieś tam dodatkowe warunki nie istnieją, prawda? Tam trzeba mieć właściwą ostrość wzroku, Jakieś tam pewne inne warunki dotyczące yy, innych parametrów wzroku, ale to jest troszeczkę za dużo na ten hangout, prawda? Tym bardziej, że mam tutaj jeszcze raz się pokażę, mój kochany Stasio. Pierwszy jego występ w mediach społecznościowych, YouTube, prawda? Bo na Facebooku żona już dała jego zdjęcia wiele razy. Nawet się nie spodziewałem, że będzie taki grzeczny przy mnie. Natomiast chcę ci tylko tutaj opowiedzieć o jednym takim przypadku, a mianowicie kierowcy, który oczywiście no, zacytuję w sumie jego list, prawda, czy, czy jego jego maila. Witam Pana serdecznie. Mam nadzieję, że znajdzie Pan chwilę na udzielenie mi odpowiedzi. Zostało mi zatrzymane prawo jazdy na okres jednego roku przy wyniku 0,28 promila wydychanym, prawda? Znaczy nie wiem, czy tutaj chodzi o 0,28 promila czy 0,28 mg, bo w tym momencie jak promila to by było wykroczenie. A jakby było niestety miligrama, to już jest niestety przestępstwo, prawda? Dostałem orzeczenie negatywne i skierowanie na ponowne badania. Takie badania wykonałem. Dostałem skierowanie na specjalistyczną konsultację w WOMP-ie, która kosztuje 190 zł. Jest to skierowanie do terapeutów zależnień. Oprócz tego otrzymałem swoje wyniki ponownych badań. Pieczątka z napisem z pieczątką, z napisem, wynikami, że należy się udać do lekarza rodzinnego. Czego się mogę spodziewać? Rocznej terapii i cyklicznych badań u lekarza rodzinnego. Wspomnę, że będąc prywatni u lekarza hepatologa stwierdził, że moje gorsze wyniki wątroby nie mają związku z alkoholem. To jest pewne. Prosiłbym o jakąś tam odpowiedź. No i, i, i co się okazało, że no, ten WOMP jest jakiś taki yy, Podejrzliwy, prawda? Ponieważ no, uważali, że te wyniki są, nie wiem, tam sfałszowane, niesfałszowane. No, widz tutaj bardzo wątpi, czy, czy przejdzie te badania, i niestety ma tutaj wiele racji. Znaczy w ogóle to już dostał negatywne, prawda? I, i, I rozumiem, że to są już odwoławcze od, chyba od womp -u. i w tym momencie mimo wszystko, mm, jeżeli widz ma wątpliwości do tego womp do terapeuty uzależnień z WOMP-u to przygotowałbym się, zainwestował no, jeszcze drugie 190 zł w jakąś prywatną opinię albo psychiatry, albo terapeuty uzależnień, że jednak osobą uzależnioną nie jest, prawda? No, jestem osobą, która nie miała problemów z alkoholem, nie miała problemów z zaprzestaniem picia, piłem w lipcu ostatni raz na wakacjach i na Sylwestra, pół szampana. Natomiast oni robią ze mnie alkoholika, i nie ma możliwości odwołania apelacji i rozpatrzenia ponownie. Takie stwierdzenie, chory jest nasz kraj. I musisz sobie zdawać sprawę, że Niestety jak cię złapią, to jesteś, że tak powiem, ten tak zwany zły, prawda, którego może policja skroić za mandaty, za jakiś mandat typu nie wiadomo jakie pieniądze, prawda, natomiast ciebie jeszcze może WOMP skroić. Skroić wąb, zabadania, prawda? Plus jeszcze 100 tysięcy różnych kar dziwnych. No i szkoda, szkoda gadać, prawda? No, no, no, nie będę tego komentował. Nie będę tego komentował, bo jakby to powiedzieć, jaki nasz kraj jest, to każdy widzi. W tej chwili, cokolwiek byś nie zrobił, to musisz becelować grube grube pieniążki prawda no i taka jest moja porada pomimo że to nazwijmy to to orzeczenie niezależne no, no nawet jeżeli to zakwestionują to wydaje mi się że, że no, no, nie jest to tak zakwestionować, bo w tym momencie musieliby oskarżyć mojego widza o fałszerstwo, prawda? A, a, a fałszerstwo to już jest sprawa, że tak powiem, kryminalna, czy, czyli... Jeżeli to jest sprawa kryminalna, to, to nie jest tak łatwo oskarżyć o jakąś tam, że tak powiem sprawę kryminalną kogoś, prawda, że, że wziął sfałszowo tam jakąś dokumentację i tak dalej, i tak dalej, prawda. Dobra, tutaj padło takie pytanie na czacie, Maćko, swój. witam, co z badaniami dla myśliwych? To znaczy, weszła teraz nowa ustawa, tam zapomniałem jak ona tam się fachowo nazywa. Ustawa o tam jakiejś zapobieganiu biurokracji czy ułatwieniu czegoś, i te badania myśliwych mówimy cały czas o badaniach myśliwych dla myśliwego, który już się tam powiedzmy 5-10 lat temu badał, prawda? I taki myśliwy na chwilę obecną może spokojnie jak to powiedzieć nigdzie nie idzie się nie badać. Ponieważ yy, po pięciu latach zmieniono starą ustawę, tam coś tam prawo łowieckie. Yy, I w tej chwili, jeżeli ktoś tam lubi obecną formację, to może im podziękować, że to co wprowadzili, to sami głosami tych swoich posłów yy, zlikwidowali. Także. Yy, Niestety synek się trochę rusza. Dostanie smoka, może się uspokoi. I powtarzam jeszcze raz miałeś badania kiedyś, przeszedłeś, jesteś myśliwym, broń, łowiec, łowiectwo czy posiadanie broni do celów łowieckich jest wykluczone z kolejnych badań. No można zapytać dlaczego, prawda? No, przypuszczam, że w swoim czasie Prezydent Komorowski myśliwy, tam pan świętej pamięci, pan Szyszko myśliwy, także jakoś to tam, no i obecni posłowie też na pewno jakiś tam się myśliwi w Sejmie znajdzie, a jak się znajdzie to i zadba o swoje interesy, a przy okazji interesy wszystkich myśliwych, prawda, rzadko to się zdarza, że interesy posłów są zbieżne z interesami jakiejś grupy zawodowej, znaczy nie tyle zawodowej, co jakiejś grupy ludzi, ale w tym przypadku tak jest. Także no, tema, tematu myśliwych nie ma. Oczywiście nie oznacza to, że myśliwy nie może być skierowany tam przez przypadek na badania, jeżeli go gdzieś tam złapali za jazdę po alkoholu, jeżeli coś tam rozrabiał, jeżeli tam popełni jakieś przestępstwo, no to policja się nie będzie szczypała i, no, no i się po prostu wyślę, prawda? I tutaj Bardi, Barti TDI, Paulina. Nic z tych rzeczy. Mój syn robił badania, nie było takiej potrzeby. Chodzi tutaj o badania wzroku na widzenie stere oskopowe, prawda? Jeżeli jesteś jeszcze na czacie, masz jakieś pytanie, to chętnie usłyszę, prawda? Chętnie usłyszę, natomiast mówię, yy, mój synek zaczyna tutaj wariować troszeczkę. Jest i tak wyjątkowo grzeczny, prawda? Jak na na prawie trzymiesięcznego synka, prawda? Niestety chorował ostatnie trzy tygodnie. Katar jeden, Katar drugi, prawda? Jakieś zapalenie kartani, ale powoli wychodzimy, prawda? Maćko swój odczytałem, że se Senat y przyjął Poprawkę, prawda? No, no przyjął i dobrze, że przyjął, bo, bo co tamten Senat miał do innego, do roboty. W Senacie Też pewnie jacyś myśliwi też są. Także dopóki się nie zmieni jakaś władza za parę lat, która z powrotem ugnie się pod naciskami jakichś tam organizacji proekologicznych, to... Nic się nie zmieni. No można by się zastanawiać, czy jednak jakieś badania myśliwych takie na zasadzie ukończył 70 lat, ukończył 60, jakieś takie jednorazowe, czy, czy, czy, czy, czy powiedzmy badania jakieś na zasadzie, że zachorował na coś poważnego, miesiąc w szpitalu, czy miesiąc tam na jakiejś, jakiejś choroby I czy taki myśliwy na przykład dobrowolnie nie powinien, znaczy gdyby wprowadzono takie przepisy, prawda, dobrowolnie by się tam nie miał zgłosić do szpitala, znaczy, przepraszam, do lekarza uprawnionego. No ale jak na razie czegoś takiego nie ma, no i kilkaset złotych myśliwi, myśliwi zaoszczędzili prawda, na osobę. Poprawka wraca do Sejmu, także nic nie wiadomo. Maćko, ja wydaje mi się, że wiadomo, no skoro Sejm sam to przegłosował głosami PiSu i PSL-u przynajmniej, no to te same głosy PiSu i PSL-u po prostu przyklepią tą ustawę jeszcze raz. No. Jest, na, jest to tylko kwestia powiedzmy tego miesiąca, czy tam ile tam to trwa, jakieś tam cyrkulacja tych ustaw, papierów, nie pytaj mnie dokładnie ile, bo, bo nie wiem, ale na 100% stawiam, że ta poprawka Senatu w Sejmie została przyjęta. Mówię o myśliwych, prawda, bo być może jak, jakaś inna poprawka zostanie odrzucona. Dobra, jeżeli masz jeszcze do mnie jakieś pytanie, to, to zadaj je tam, Zadaję tam na czacie, prawda? Ja powoli będę kończył, także 15 minut i z grzecznym moim tutaj synkiem nie bardzo chyba rozumie, co się tutaj myśli, że ja gadam do niego, prawda? Ja tak naprawdę gadam do ciebie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko, co mogłem wyjaśnić i za, zarówno odnośnie widzenia obuocznego i, za, i również dotyczących badań myśliwych, czyli badań myśliwych, myśliwy bada się tylko raz, bada się jeżeli zakupi kolejną sztukę broni i bada się jak zmoczy dupę za pijaństwo, za jakieś tam różne wybryki, no to wtedy go policja przy okazji skieruję na badania do takiego lekarza podobnego jak ja, prawda? Także na tym kończę. Jeżeli oglądasz w powtórce, daj tutaj komentarz do tego wideo. W ciągu 24 godzin od transmisji jeszcze coś tam odpo czasami odpowiadam. Potem niestety idzie kolejna transmisja, kolejna transmisja. Życie że tak powiem, toczy się dalej. Także trzymaj się, do zobaczenia wkrótce.